Cześć, nazywam się Darek Kraśnicki z Wrocławia. Oczywiście ciekawe zapytanie od internautki, czy po przełożeniu ter terminu badań w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy na wcześniejszy, następnie po wykorzystaniu tego wcześniejszego terminu, ale niestety w wyniku negatywnym, yy, można wykorzystać ten późniejszy termin yy, pierwotny. Mówimy oczywiście o badaniach za alkohol. zapytanie internautki, witam, obejrzałem Pana filmy i mam w związku z tym do Pana pewne zapytanie. Pisałam odwołanie od orzeczenia lekarskiego i wniosek o ponowne przebadanie mnie w trybie odwoławczym i ze względu na to, że termin kolejnego badania WOMP został wyznaczony aż na maj 2013, no wydawał mi się on zbyt odległy. I biorąc pod uwagę to, że, że dokładnie rok, a więc czas, jaki mnie jaki minął, w którym nie pozbawiana prawa prawo jazdy minął w 2013, ale 8 lutego, no, zaakceptowano mi to odwołanie no i wyznaczono mi termin właśnie badania na luty 2013. Byłam wówczas po przebytej terapii uzależnienia od alkoholu. No, badania przeprowadzone nie w WOMP, ale w niezależnym ośrodku wyszły pozytywnie, czyli miałam szansę na prawo jazdy. Natomiast Badań w trybie odwoławczym niestety nie przeszłam. I teraz pojawia się ponowne pytanie. Czy właśnie termin tego ponownego badania wyznaczony przez WOMP, czyli na maj, jest dalej aktualny? I byłabym tutaj bardzo wdzięczna za odpowiedź. Pozdrawiam. Odpowiedź jest w sumie bardzo prosta. No niestety badanie odwoławcze w womp jest tylko jedno i właśnie to orzeczenie lekarskie z WOMP-u jest ostateczne. No idąc sokiem tutaj rozumowania internautki można by się umówić na 5, na 10 terminów, licząc za, za którymś razem po prostu trafi się tej ślepej kurze ziarno, a nóż widelec da się przejść te badania. No, nie jestem za bardzo pewien, czy tutaj internautka nie myli badania ze skierowania z policji za jazdę po alkoholu z trybem odwoławczym, no, ale, ale powiedzmy, dla tej sprawy nie ma to specjalnego znaczenia. No, tyle, że można dalej odwołać się do jakiejś instytucji o poziom referencyjny o jeden wyższy, czyli chyba do Instytutu. Medycyny pracy. Natomiast, jeżeli Ty miałeś miałaś podobną sytuację, za po alkoholu ze zmianą terminu, w WOMP-ie, chętnie oczywiście zapoznam się z Twoim komentarzem tutaj poniżej. Jeżeli Cię taka tematyka interesuje, wstąp oczywiście na stronę badania lekarskich kierowców.pl, gdzie prezentuję podobne filmiki. Oczywiście mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia. I jedna przestroga na sam koniec. Jeżeli już Cię spotkało, to nieszczęście, złapali Cię za tą jazdę po alkoholu, chcesz się poprawić, czujesz, że zmieniłeś się, mimo wszystko podejść do tego badania bardzo poważnie. Czyli napis zrobiłem kilka filmów, jak przejść badania w WOMP-ie po utracie prawa jazdy, Natomiast naprawdę podejdź bardzo poważnie, bo inaczej po prostu stracisz prawo jazdy na zawsze. I tym pesymistycznym akcentem, jeszcze raz się żegnam, mówił Darek Kraśnicki z Wrocławia.